Mimo, że służba poszukiwania i ratownictwa morskiego była w gotowości i wypełniała swoje zadania, to borykała się z wieloma problemami. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na kłopoty we współpracy z innymi służbami ratownictwa i bezpieczeństwa. Przede wszystkim brakuje wspólnego systemu łączności z Państwową Strażą Pożarną, Policją i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Służba SAR jest też obciążona akcjami ratowania osób korzystających z plaż i strefy przybrzeżnej, zastępując lokalne braki w jednostkach ratownictwa wodnego WOPR. Decyzja ministra odpowiedzialnego za sprawy gospodarki morskiej o rezygnacji z budowy nowego statku wielozadaniowego dla SAR spowodowała, że Polska wciąż nie wypełnia zaleceń konwencji helsińskiej o ochronie środowiska Bałtyku. Służba dysponuje sprzętem, który pozwala na wypełnianie statutowych zadań, ale statki ratownicze typu SAR 1500 są coraz bardziej wyeksploatowane i coraz bardziej podatne na awarie.